Witam się serdecznie. Czas na podsumowanie roku 2022. Wydawałoby się, że kryzys, covid, wojna rosyjsko-ukraińska, inflacja, no, gospodarka trzeszczy w szwach, prawda? Przedsiębiorcy piszczą. Natomiast jakimś cudem moja firma nie powiem, że skorzystała na tym wszystkim, natomiast na pewno większość spraw idzie w dobrym kierunku. Po pierwsze zrobiłem upragniony kurs długo oczekiwany przeze mnie z medycyny lotniczej, uprawnienia do badań pierwszej klasy pilotów i wydawania stosownych orzeczeń lotniczo lekarskich. Druga sprawa, poszerzyłem swoją firmę, dokupiłem dwa dość duże pomieszczenia oraz takie miejsce parkingowe tuż przy przychodni, także w miarę potrzeb będę tam po prostu przenosił częściowo swoją działalność. Natomiast wszystko jest powiedzmy w jednym budynku na jednej ulicy, także miejsca na rozwój jest. Jeżeli chodzi o pacjentów, no niestety szczęście jednych, nieszczęście drugich. Wojna ukraińsko- rosyjska, czy rosyjsko-ukraińska jest na pewno wielką tragedią dla tych obu narodów, natomiast siłą rzeczy, yy, uciekinierzy z tamtych stron muszą być przebadani, jeżeli chcą pracować w Polsce, przebadani przez medycynę pracy i y, przydaje się znajomość języka rosyjskiego jeszcze ze starych y, dobrych czasów, prawda? Y, oprócz tej znajomości języka rosyjskiego w mowie ważniejsza jest chyba nawet znajomość cyrylicy, prawda, że można spokojnie przeczytać co ci ludzie przynoszą za dokumentację medyczną? Można jakoś tam się z nimi dogadać łamanym polskim, rosyjskim i częściowo ukraińskim. Oprócz tego zatrudniłem jeszcze kilka osób, personelu. Niestety rejestracja jest ważną nam. częścią mojej firmy, nie tylko rejestracja internetowa, ale zwykła rejestracja Telefoniczna, serwis klienta I jakoś wszystko idzie do przodu. Także narzekać nie mam na co, aczkolwiek no, niepokoi mnie ta sytuacja gospodarcza, która jest ponieważ yy, wszelakie oszczędności, czy wszelaki nadmiar środków finansowych, jaki się chwilowo otworzy. Jeżeli nie zostanie od razu zainwestowany w firmę, to praktycznie zostanie zeżarty przez inflację. Także yy, na tym w sumie kończę. Jeżeli mnie nie znasz, to nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Mogę Cię tylko zaprosić do mojej firmy, jeżeli masz potrzebę porozmawiania ze mną lub napisz na e-maila, jeżeli masz jakiś tam problem z medycyny, pracy i chciałbyś, żebym go Tobie objaśnił. Oczywiście życzę Tobie jak najlepiej w tym nowym roku 2023, żeby powiodło Ci się co najmniej tak jak w mojej firmie, także chcieć to móc. Natomiast sukces jest tutaj yy, w Twojej, no i nazwijmy to w mojej głowie, prawda? Także, że trzymaj się, cześć, do następnego razu. Yy, jeżeli chcesz, chcesz coś powiedzieć o swojej firmie, o sukcesach, jakie Ty odniosłeś, prawda? W, w swojej firmie, w swojej przychodni, czy jakiś inny sukces zawodowy, to zrób to w komentarzu do tego wideo. I do zobaczenia wkrótce.